Zapytanie mojego widza. Witam, czy nastąpiła zmiana przepisów dotyczących badania kierowców z brakiem widzenia przestrzennego? Czy przy braku takiego widzenia przez całkowitą ślepotę jednego oka przejdę pozytywnie badania na kierowcę ciężarówki? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. I, no niestety, ostrość wzroku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii C lub D ma następujące normy, a mianowicie obłoczna ostrość wzroku nie mniej niż 0,8 po korekcji. Czyli na przykład, w moim przypadku powinienem czytać nawet w okularach ósmy rządek od góry Natomiast jest jeszcze druga norma. Oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8 I oka gorzej widzącego, w moim przypadku to jest oko lewe nie mniej niż 0,1 po korekcji, czyli musisz widzieć po korekcji co najmniej dziesiąty rządek a w zasadzie pierwszy rządek od góry. I wynika z tego jasno, że na oko słabo słabowidzące musisz cokolwiek widzieć, a to cię wyklucza z prowadzenia ciężarówki lub autobusu jak nie widzisz nic. I no, komentując, to jest to o tyle dziwne, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku to oko dominujące przejmuje całe widzenie, czyli tak praktycznie tym słabszym okiem nic nie widzisz, nic nie patrzysz, ale przepisy są jakie są. I niestety problem się zrobił trochę inny, że wielu kierowców ciężarówek a w zasadzie kandydatów na kierowców ciężarówek czy autobusów, jak się dowiedziało o tej zmianie przepisów, które na początku nie były zbyt jasne, to myśli, że nie widząc całkowicie na jedno oko może do że tak powiem, do lekarza pójść i dostanie pozytywne orzeczenie. Natomiast prawda jest trochę bardziej smutna. Jeżeli nie widzisz nic na jedno oko, to kierowcą ciężkiego sprzętu, czyli ciężarówek lub autobusów nie zostaniesz. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz jakiś komentarz do tego przypadku, jeżeli jakimś cudem jesteś kierowcą yy, i nie widzisz w ogóle na jedno oko, napisz to w komentarzu do tego wideo, jak to zrobiłeś, no i czy nie miałeś jakichś problemów podczas kolejnych badań lekarskich.